Mój wymarzony dom to by było, gdybym miał no, na wodzie taką malutką wysepkę, na przykład na jeziorze. Byłby na pewno w lesie, gdzie panuje spokój. w powiecu, Według mnie w powiecu byłoby całkiem ciekawe, tak obserwować, obserwować wszystko z góry. Dom, który jest zbudowany z takiej półkuli i jest samowystarczalny. Program Ogarni Inżynierię Fundacji Catalyst Engineering to innowacyjny sposób realizacji podstawy programowej w klasach 4-8. Uczniowie na lekcjach matematyki, przedmiotów przyrodniczych, techniki, informatyki i plastyki przeprowadzają eksperymenty, konstruują, tworzą własne projekty, poznają technologie druku 3D i Arduino. Jak budować nowoczesne, energooszczędne i przyjazne środowisku domy? W module Domy przyszłości uczniowie klas szóstych dowiadują się, czym jest energia, jak ją przekształcać, pozyskiwać z różnych źródeł i efektywnie wykorzystywać. Dzięki naszym zestawom uczniowie testują źródła energii odnawialnej i sprawdzają różne typy izolacji. Uczą się też podstaw programowania mikrokontrolerów, co pozwala im zrozumieć zasady działania inteligentnych domów. Korzystając z tych umiejętności, uczniowie konstruują własny inteligentny system nawadniania roślin, który można potem wykorzystać w klasie. Dzięki naszej autorskiej grze edukacyjnej dzieci uczą się dopasowania konstrukcji domu do różnych warunków klimatycznych, optymalnego wykorzystania zasobów, planowania wydatków i strategicznego myślenia. Bardzo bym chciała mieć takie eksperymenty na, e, moich, e, na moich lekcjach, e, no bo wtedy by były trochę ciekawsze niż uczenie się tak w Zazwyczaj z kolei jest takie, e, głównie takie monotonne, nauczanie o tym albo o tamtym, ze przykłady to nie można powiedzieć, można e, dowiedzieć, co, co otacza na świat, ale w takim miejscu bardziej przybliżeniu. Chciałabym... Żeby takie zajęcia odbywały się w naszej szkole i w innych szkołach, bo to bardzo kształci. Jest dużo ciekawsze lekcje niż takie właśnie na przykład siedzenie ciągle w ławce i pisanie czegoś, a tak to jest taka przyjemność z tych lekcji. Bo taka powinna być szkoła, że to nie jest tak, że musimy tam chodzić, aby czegoś się nauczyć i jest to przymusowe, tylko powinna być taka, że my chcemy tam chodzić. W ramach programu Ogarnij Inżynierię Fundacja zapewnia szkołom zestawy do eksperymentów, drukarki 3D, warsztaty dla nauczycieli, scenariusze lekcji, książki ćwiczeń dla uczniów i wsparcie w trakcie realizacji programu. Zapraszamy do współpracy! Moduły Ogarnij Inżynierię mogą być sfinansowane w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.